Własny kon za 30 tysięcy złotych. No i teraz wszyscy tutaj właśnie już myślą o co pi chodzi. What the fuck? Nikt nie wie, co nas czeka tak naprawdę, czy będziemy mieć pracę, jaka jest pewność, stabilizacja i tak dalej. Oczywiście nie dotyczy to tych, którzy uzbierali kwotę i mają na tyle oszczędności, żeby sobie kupić za gotóweczkę mieszkanie lub dom. No a co z tymi, co nie mają odłożonych pieniędzy na bruk? Jedynym wyjściem jest iść do banku. Banku w Polsce akurat mamy dostatek. Banki polskie, zagraniczne i te, które udają polskie. I najlepiej według mnie jest wziąć kredyt hipotetyczny. Ja taki sobie wezmę właśnie. Dla tych, co nie zrozumieli, to był żart. I tylko pozostało nam jeszcze wybrać walutę, jakim będziemy mieli kredyt, czyli może euro. Jak nie euro, no to pewnie dolar. Yy, za dolar wszystko można kupić. Zawsze można podejść do tego patriotycznie i wybrać polskiego złotego. Jeżeli to się nie sprawdzi, no to zostaje nam tylko frank szwajcarski. Aczkolwiek ze Szwajcarii to bardzo polecam inne rzeczy, jak na przykład zegareczki. Ten kosztuje chyba około 20 tysięcy euro. Dobrzy Szwajcarzy są w yy, produkcji win. Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? No nie, nie żartuję i też nic nie, nie pierdolę. Byłem, pracowałem tam, to wiem. Jak nie, no to jeszcze można na narty, a jak nie na narty, no to ewentualnie można sobie sera spróbować. Nie! Natomiast kredyt we frankach to tylko Chuck Norris może sobie wziąć. I tej opcji będziemy się trzymać. Ach kurczę, zapomniałem wam zadać zagadkę. Co to według was jest za przedmiot? Rozwiązanie będzie na końcu filmiku. No dobra, mamy już pedycik. No to czas rozejrzeć się za jakimś mieszkaniem. I tak na przykład Katowice 59 metrów w Katowicach cena jaka tu mamy cenę o 580 tysięcy złotych no nic nie będę mówił na ten temat cena to cena Warszawa w Warszawie mamy 680 tysięcy za 70 m kwadratowych no wiadomo o ale idźmy dalej 2 350 000 Uważam, że to jest takie policzkowanie przez banki. Jak sobie młodzi ludzie na dorobku mają kupić mieszkanie? No już abstrahując od tego 2 350, ale ale za, no tutaj mamy 1 800 na przykład, prawda? 699, czyli 700 tysięcy, 800 bez mała. No cóż, ceny w Warszawie są takie, jakie są. A potem idzie taki właściciel z takim kredytem do lekarza i lekarz do niego mówi Panie kochane, mam dla pana dwie wiadomości. Jedną dobrą, a drugą złą. Pan poda tą dobrą. Kredytu już pan spłacać nie musi. Okej, okay, kredyt przyznany, mieszkanie wybrane. Zadłużyliśmy się na 50 lat. Pewnie jeszcze nasze dzieci będą spłacać. No i co? I tak patrzymy jak te banki nas teraz będą doić. Ja postanowiłem, że nie będę brał kredytu, bo nie chcę się zadłużać. W szczególności w takiej sytuacji, jaką teraz mamy. Więc zacząłem poszukiwania innych rozwiązań po prostu. I doszedłem do wniosku, że nie będę się zadłużał na taki okres czasu, szczególnie w sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, gdzie no jest po prostu jedna wielka niepewność. I co wymyśliłem? No wymyśliłem tyle, że przeszukując internet, sprawdzając różne przepisy budowlane i nie tylko, oraz możliwości mojego portfela, Zdecydowałem się, że wybuduję sobie sam dom, nie będę się tutaj nikogo prosił, żadnych deweloperów i tak dalej. Wykorzystam do tego środki zgromadzone na no, moje oszczędności i nie będę skazany na kredyt 50 lat czy tam 30 lat. Jak również nie będę miał sąsiadów pode mną, nade mną, obok mnie. Rozwiązań takiej budowy jest kilka. Pierwsze rozwiązanie to jest domek pojedynczy, który może mieć 35 metrów. Drugie rozwiązanie jest to 70 metrów. No i następne rozwiązania to już są domki większe do 140 metrów. W zależności od tego jaką macie działkę. Zdaję sobie sprawę, że ten projekt nie będzie dobry dla wszystkich. Dlatego, że choćby z tego prostego względu, że trzeba mieć działkę. Działka nie musi być działką budowlaną, natomiast trzeba sprawdzić pewne szczegóły, o których powiem Wam w następnych odcinkach. Jeżeli zainteresował Cię mój pomysł, to bardzo Cię proszę wejść na wskazany adres. Jest to adres strony internetowej, która jest cały czas w tym momencie jeszcze budowana. Natomiast bardzo Cię proszę zarejestruj się, podaj swój adres mailowy. Ja będę miał wtedy możliwość, żeby powiadomić się, o wszelkich eventach. Założenie moje jest takie, że pokażę Wam cały proces od rejestracji projektu po wszystkie spra sprawy biurokratyczne e oczywiście po samo wybudowanie, krok po kroku. Będziecie się mogli przekonać, że budowa domu jeżeli jest to mm, budynek przemyślany nie będzie naprawdę taka Komplikowana i każdy tak naprawdę ktoś kto potrafi wbić gwóździa przykręcić śrubę będzie w stanie to zrobić. A do pomocy będziecie mieli mnie. Jeżeli chociaż trochę Ci się spodobało poproszę Cię o rączkę w górę, dzwoneczek, subscribe. Przyczyni się to do, do rozwoju tego kanału, bo jak widzisz to jest dopiero sam początek. A naprawdę informacji, które mam do przekazania jest mnóstwo. Bardzo cię jeszcze raz proszę, nie zapomnij zarejestrować się na mojej stronce. Tam dosłownie są dwa albo trzy pola do wypełnienia, więc nie zabiera to wiele czasu. Natomiast ja będę miał wtedy naprawdę możliwość powiadomić Cię o dalszych działaniach. Pozdrawiam. Ajajaj, zapomniałem o rozwiązaniu zagadki. Proszę bardzo, o to one. Was du wohl, was das is, he? Richtig! Yeah. <laughs>